Na zajęciach plastycznych kartonowy pięciokąt foremny został pocięty na pięć równych kawałków. Następnie dwa z tych kawałków usunięto. Zapisz w formie ułamka, jaka część pięciokąta pozostała. Narysujmy pięciokąt foremny. To figura o pięciu równych bokach. Wygląda tak. Departament Obrony USA mieści się w takim budynku. Pentagon to pięciokąt po angielsku. Może uda mi się narysować go ładniej. To coś takiego… No nie wychodzi, nie, wychodzi mi ten pięciokąt… Tak… Teraz lepiej. To mniej więcej pięciokąt foremny. To nasz kartonowy pięciokąt. Ma jeden, dwa, trzy, cztery, 5 kątów, dlatego nazywa się pięciokąt. Pocięto go na pięć równych kawałków, gdzieś tu będzie środek, pięciokąta. To jeden kawałek, to drugi, trzeci, czwarty i wreszcie piąty. Przyjmijmy, że są równe. Następnie dwa z tych kawałków usunięto. Usuńmy dwa kawałki. Na przykład ten. I sąsiedni… Mamy zapisać w formie ułamka, jaka część pięciokąta pozostała. Zobaczmy w takim razie, co pozostało. Ten kawałek, ten obok niego i jeszcze ten. Czyli pozostały w sumie trzy kawałki. Zapiszmy to. Z pośród wszystkich ilu? Z ilu kawałków składa się cały pięciokąt? Popatrzmy na cały pięciokąt i policzmy wszystkie kawałki. Jest ich 5. Cały pięciokąt składa się w sumie z 5 kawałków. Pozostały trzy kawałki spośród 5 składających się na pięciokąt. Możemy więc powiedzieć, że pozostały 3 Piąte. Napiszmy, pozostały trzy, piąte, pięciokąta. Można też powiedzieć, że usunięto dwie piąte. Dwa kawałki usunięto, pozostały trzy, czyli trzy piąte.